Witam Kierowniczki Dyrektorki Jednostek Organizacyjnych Gminy, jako że jest również Główna Księgowa. Pod nieobecność obecność Pani Dyrektor to, to może tak alfabetycznie przedstawię po kolei wszystkie osoby, które tutaj przyszły. Z CKE nie ma nikogo. Miejski Ośrodek Kultury Pani Dyrektor Betlina Kowalska-Targońska. Miejski Zakład Komunalny Główna Księgowa Pani Kinga Bukin. E, Ośrodek Pomocy Społecznej Pani Alina Andrus i Zespół Szkół, Szkół Publicznych Pani Sławomira Marszałek. Witam również pana Romana Mazolkiewicza, członka Zarządu Powiatu Żarskiego. Obecnie przystąpimy do sprawdzenia obecności. Informuję, że ustawowy skład Rady to 15 osób. Proszę o zalogowanie się. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Otrzymaliście Państwo proponowany porządek obrad. Czy do tego porządku ktoś zgłasza jakieś uwagi? Nie widzę, wobec tego będziemy Rada będzie obradowała według przesłanego wcześniej porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego punktu tego porządku. Informacja o działalności burmistrza otrzymaliśmy pisemnie takową informację. Czy pan burmistrz chciałby uzupełnić to co nam przedłożył. Tak panie przewodniczący mam kilka tu informacji. Znaczy, mam kilka spotkań które generalnie dotyczyły strategii naszego partnerstwa gmin leżących nauki Murzakowa. Jesteśmy w trakcie kolejnych kolejnych konsultacji i spotkań. No. Alokacja środków które zostały podzielone na nasze partnerstwo to jest 3 850 tysięcy miliony euro. Będziemy na tym teraz jakby rozmawiać jak, jak te na kolejnych spotkaniach jak te, jak te pieniądze spożytkować tutaj na, na naszą gminę, na nasze gminę generalnie na to partnerstwo. Nos, jakby sytuacja jest dość mocno skomplikowana bo te pieniążki są pieniędzmi znaczonymi, które będą jakby przeznaczone na poszczególne osie. Nie będę tu jakby tematu rozwijał, bo to dość, dość długo by to zajęło. Natomiast no, no jak pracujemy dość, dość mocno na tym, żeby można było, żeby można było te pieniądze no, spożytkować jak najlepiej tutaj dla, dla, dla mieszkańców naszego regionu. To tyle. Dziękuję bardzo. Pytania do Pana Burmistrza w związku z jego działalnością za okres między sesjami. Radny Krzysztof Dziurewicz, proszę. Chciałbym zapytać o szczegóły spotkania konferencji 20 marca w sprawie promocji łuku muzykowej. Ale tam przepraszam, można tu bo nie mam działalności, to chodzi o... Udział w konferencji podsumowującej re, realizację Aha. Hmm. Dobrze. Proces, wniosek, wniosek, hmm. Wniosek, hmm. Wniosek, Dobrze. Wniosek. Hmm. Tak. Y była to konferencja, y która, y która, podsumowała, podsumowała, y podsumowała jakby y realizację tego projektu, który został zainicjowany w nas w 2017 roku w Brodach z inicjatywy między innymi już niestety nie żyjącego wójta Ryszarda Kowalczuka którego mieliśmy okazję teraz pożegnać na sobotę na, na, na cmentarzu. E, promocja, ten projekt głównie polegał na tym, iż gminy z, jakby, jakby zrzeszone w tym, w tym projekcie, czyli gmina Miasto Żary, gmina Trzebiel, gmina Brody, gmina Przewóz i gmina Łąknica robiliśmy różnego rodzaju działania, przeważnie o charakterze miękkim, które tutaj pokazywały lokalnej społeczności, i tak dalej. Walory Łuku Morzakowa, opowiadały o Łuku Morzakowa, bo dużo osób, pomimo tego, że są mieszkańcami żyje na Łuku Morzakowa, nie zna historii Łuku Morzakowa, mówiliśmy o naszej historii tutaj poprzemysłowej, o historii kulturalnej. Naszym, naszym zadaniem Łęknicy w tym projekcie było zrobienie reklamy, między innymi na autobusach i komunikacji miejskiej w Poznaniu i w we Wrocławiu. Takie autobusy na dwóch liniach jeżdżą oklejone wizytówką Muk-Murzakowa i będą promowały nasz region jeszcze chyba przez miesiąc, o ile dobrze pamiętam. No i ostatnim akordem, który mam nadzieję, że poniedziałek stanie we właściwym miejscu, jest figurka Mamuta, która będzie umiejscowiona tutaj koło naszego centrum. Generalnie projekt, się zakończył, projekt zakończył się no mówię, oficjalnym, oficjalnym zakończeniem, które było które było, e, odbyło się w Żarach. Żary były lead, lead partnerem, czyli takim partnerem wiodącym. No mam nadzieję, że w nowej perspektywie unijnej będziemy też mogli robić różnego rodzaju takie działania, które, które będą skierowane na, na rozwój Łuku Żakowa. To tyle. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania jeszcze do Pana Burmistrza w związku z jego działalnością za okres między sesjami? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do kolejnego. Punktu porządku obrad: przedłożenie pisemnych interpelacji zapytań radnych. Czy ktoś z y, radnych przygotował interpelację, zapytanie? Nie ma. To kolejnym punktem naszego porządku jest informacja o treści udzielonej odpowiedzi na interpelację zapytania. W związku z tym, że na interpelacja na poprzedniej sesji się pojawiła, stąd odpowiedź na tą interpelację. Ta odpowiedź została dostarczona radnemu, który ją składał. Została też umieszczona w letynie Informacji Publicznej. Nie będę przytaczał treści pytania tylko skupię się na samej odpowiedzi. W związku z pytaniem czy z pytaniami informuję, że prace wskazane w zapytaniu będą realizowane zgodnie z poniższym harmonogramem i to chodziło o ulicę na nawierzchnię tej ulicy. Przewiduje się korytowanie i ułożenie destruktu bitumicznego do końca tego roku, jeżeli chodzi o oświetlenie tej samej ulicy, do, do 30 czerwca mają się pojawić dwie oprawy. Natomiast jeżeli chodzi o 2024, 24, tak? 20 czerwca, na ulicy Parkowej oświetlenie przewiduje się o 7 opraw. Zainstalowanie tego ma trwać do końca przyszłego roku. Jeżeli chodzi o naprawę dróg gruntowych to zostaną wykonane one przez MZK. Oczywiście realizacja będzie uzależniona od warunków pogodowych. Przewiduje się wykonanie tego do 30 maja 2023 roku. Odnowienie oznakowania poziomego. Malowanie też zostanie wykonane siłami Miejskiego Zakładu Komunalnego. Czas realizacji do końca kwietnia tego roku. Podobnie do końca kwietnia tego roku ma nastąpić naprawa nawierzchni bitumicznych ulicy Leśnej i ulicy Hutniczej. I też wykonane to ma być siłami MZK. I ostatni punkt tutaj. Odnowienie lub usunięcie nieczytelnego oznakowania kierunkowego. Przewiduje się usunięcie oznakowania do końca kwietnia tego roku. Tyle odpowiedź. A moje pytanie od razu tam, gdzie te znaki zostaną usunięte, no bo są nieczytelne, czy przewiduje się postawienie nowego oznakowania, czy po prostu to, które funkcjonuje z pozostanie, bo są jeszcze inne oznakowania również. Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, no trudno mi teraz odpowiedzieć mm. na to pytanie. Zostawię mm -hmm. jakby bez odpowiedzi, musimy się zastanowić, w jaki sposób rozwiązać te, to oznakowanie, którego tak naprawdę zostanie usunięta w jego miejsce, czy postawić coś nowego, mm -hmm. bo wiadomo, że mamy teraz już swoją taki corporate design, czyli geoparkowy, to w tym kierunku tak. powinniśmy, to kolorystyka musi być zachowana, więc jakby, no jakby nie mam konkretnej odpowiedzi na to pytanie, na chwilę obecną. Dziękuję. Czy radny, który składał interpelację, ma jakieś pytania też związane z odpowiedzią? Nie tak uwagę. Jeśli chodzi o oświetlenie, temat jest znany od wielu lat, wielokrotnie była poruszana. A ja jest do końca roku? Jeżeli mogę tutaj wtrącić tutaj do tego Proszę pytania, ponieważ pan Marcin Perczyński, myśmy na ten temat rozmawiali już pod koniec stycznia tego roku. Marcin Perczyński wystąpił do NA Operator o warunki, żeby przyłączyć. i te warunki chyba niedawno dopiero trafiły do nas, więc jeżeli mamy warunki, możemy rozpocząć projektowanie oświetlenia na tych, na tych ulicach, więc myślę, że to oświetlenie powinno zapalić się zdecydowanie szybciej. Natomiast no, nigdy nie wiemy, jakie po drodze mogą się znaleźć różnego rodzaju przeszkody, ale ja zakładam, że to będzie zdecydowanie szybciej. Jeszcze w tym roku powinno pojawić się tam oświetlenie na tych ulicach. Już nie, jakby nie licząc na ENE, która miała tam robić i tak dalej po prostu będzie mieli dodatkowy obwód, który będzie zasilany z naszej szafki. My będziemy ponosić jakby koszty, ale to będzie nasze i będziemy mogli w razie w później też sobie to oświetlenie we własnym zakresie modyfikować. Nie będziemy jakby czekać na to, czy ENEA nam w pewnym zakresie NEA oświetlenie. Wiadomo, że to jest jak będzie ich majątek, jak za nie, po prostu powiem, znaczy, jak jest ich majątek, to zawsze są problemy później z jakimkolwiek serwisem, wymianą opraw i tak dalej i tak dalej. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Łęknica. Radni podczas posiedzeń komisji pozytywnie zaopiniowali projekt tej uchwały. Czy odnośnie tego projektu ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Wszystko zostało wyjaśnione.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 W ustępie pierwszym ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 202 400 zł W ustępie drugim ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 201 400 zł W ustępie trzecim ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 tysiąca złotych. Paragraf szósty.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 W ustępie drugim ustala się dochody z funduszu pomocy w kwocie 110 tysięcy 528 58 groszy oraz wydatki finansowane z funduszu pomocy w kwocie 268 tysięcy 76 56 groszy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf 7. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2023 wynosi Ustęp pierwszy dochody 18 418 594 złotych 58 zł, w tym dochody bieżące 16 787 909 zł58 Dochody majątkowe 1 630 685 zł. Ustęp drugi wydatki 22 122 tysiące 402 zł 60 zł. W tym wydatki bieżące: 17 966 286 56 zł. 56 groszy i wydatki majątkowe 4 156 116 4 zł. 4 grosze. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 51 313 przez 2023 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca tego roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok gminy Łęknica została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łęknica na lata 2023-2033. Również projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos odnośnie tego projektu? Nie widzę. To z tego przystępujemy do głosowania. Uchwała numer 51 przez 314 przez 2023 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łęknica na lata 2023-2033.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 Dzisiaj w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Umiejętnice na lata 2023-2033 została przyjęta jednogłośnie. Kolejne punkty porządku obrad to przyjęcie raportów z wykonania różnych działań, z funkcjonowania jednostek organizacyjnych. W punkcie 8 mamy przyjęcie raportu z wykonania w 2022 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łęknica. Komisje zapoznały się z tym raportem podczas swoich obrad. Czy ktoś w tym temacie chciałby z Państwa zabrać głos? Mniej wszystko zostało omówione, omówione i wyjaśnione podczas obrad komisji, stąd też stwierdzam, że Rada Miejska w Łęknicy przyjęła raport z wykonania w 2022 roku Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łęknica. Punkt 9. W porządku obrad przyjęcie sprawozdania z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt za 2022 rok. Komisje też oczywiście zapoznały się z tym sprawozdaniem. Czy w tym temacie ktoś z państwa chciałby głos zabrać? Nie widzę. Wobec tego stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt za 2022 rok na terenie gminy Łęknica. Dziesiąty punkt porządku obrad to przyjęcie sprawozdania za 2022 rok z realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. I tutaj też komisje zapoznały się podczas swoich obrad z tym sprawozdaniem przygotowanym przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Wszystko na komisji zostało wyjaśnione. Wobec tego stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła sprawozdanie za 2022 rok z realizacji wieloletniego programu osłanowego w zakresie dożywiania, posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Kolejny punkt porządku obrad. To również sprawozdanie z ośrodka pomocy społecznej dotyczące działalności tego ośrodka w Łęknicy za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Komisje zapoznały się z tym sprawozdaniem. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Stwierdzam że sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej zostało przez Radę Miejską w przyjęte. Punkt kolejny porządku obrad to sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy w odniesieniu do wykonanych zadań w 2022 roku. Komisje zapoznały się z tym sprawozdaniem. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Wszystko zostało wyjaśnione. Chociaż zapewne Pani Dyrektor będzie niepocieszona, że nie będzie mogła odpowiedzieć na pytania. Ale stwierdzam wobec tego, że sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęgnicy w odniesieniu do wykonanych zadań w 2022 roku zostało przez Radę Miejską w Łęgnicy przyjęte. 13 punkt porządku obrad to sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego w w odniesieniu do wykonanych zadań w 2022 roku. I to sprawozdanie, z tym sprawozdaniem komisje również się zapoznały. Czy są do tego sprawozdania jakieś uwagi? Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska w Przyjęła sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy w odniesieniu do wykonanych zadań w 2022 roku. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk-Murzakowa w Łęknicy w odniesieniu do zadań wykonanych w 2022 roku. I z tym sprawozdaniem również komisje się zapoznały podczas swoich posiedzeń. Czy ktoś w tym temacie chciałby zabrać głos? Radny Krzysztof Dziurewicz, proszę. Chciałbym dotrzeć się z, kwestii, z informacji w sąsiednich gminach, jakie działania zostały wykonane. Jeśli chodzi o działalność edukacyjną, która jest ujęta, Y, bo to, y, w swoim sprawozdaniu do tych wszystkich 43 działań y, e, edukacyjnych, czyli warsztaty, które y, odbywały y, y, się, to było ich tylko 22 z 43 działań. Nie wiem też z czego wynika, że tylko szkoły brały dnia w Słupi, i Zbignie. Nie wiem czy z sąsiedniej gminy wiedzą o działalności centrum i. Chciałbym też informację, że próbowałem się dowiedzieć, czy ta oferta edukacyjna dotarła do, do tych szkół, pozostałych z naszego regionu. Tutaj też właśnie chodzi o prezentary, tam też jest dużo szkół, ewentualnie czy ta oferta edukacyjna jest, do nich dotarła. Także jeśli można przekazać, to zapytam, to, to, to, to, to, to, to bym prosił. No nie ma akurat nikogo z Centrum Kulturalno-Edukacyjnego, tak, Panie Panie Panie Pani Kierownik jest na proszę Pani, Tak oczywiście ta oferta jest rozsyłana była do wszystkich szkół. Nie, nie wszystkie szkoły jakby odpowiedziały na tą ofertę. Wiadomo, że dopiero jakby jesteśmy w trakcie opracowywania takiego programu docelowego. Mówię troszkę jakby, jakby w imieniu Pani Kierownik, a tam cały czas Pani Agnieszka ma opracowywuje kolej, kolejną ofertę. Wiemy na pewno, że będzie ja myślę, że w, w tym roku doszło już do spotkania z biurem podróży Megatours, który prowadzi takie właśnie jednodniowe wycieczki, objeżdżając po całym województwie lubuskim dzieci, jednodniowe wypady. Na pewno te myślę, że mega... Mówię myślę, bo jakby, no, wiem, że takie spotkanie, jakie ustalenia zostały wprowadzone. Myślę, że takie wycieczki będą organizowane również tutaj do nas do, do, do centrum, ponieważ firma Megatours już wielo, od wielu lat Organizuje takie wycieczki jednodniowe dla dzieci i często, gęsto pojawiają się w parku morzakowskim na Ścieżce. Rezygnowano z takich wypadów pod, pod względem wtedy, gdy na przykład była pogoda niesprzyjająca, bo znam dobrze dyrektora, kierownika czy tam prezesa tej firmy. Natomiast teraz, jeżeli mamy już centrum, będziemy mieli dodatkowe oferty pod tytułem, właśnie między nimi warsztaty na pewno będzie częściej się pojawiała i będzie wciągnięte, że tak mówiąc, kolokwialnie do oferty dla szczególnie dla szkół i dzieci, które były zainteresowane tutaj przyjazdem do Łąknicy i do, i do, no, do parku i do centrum. Także myślę, że ta oferta jest, jest z roku na rok coraz coraz większa. Natomiast no, trzeba też wiedzieć, że my się dopiero jakby ruszamy. Cały czas dokupujemy pewne elementy. Ja mam nadzieję, że z roku na rok ta oferta będzie coraz szersza i będziemy coraz więcej osób będzie odwiedzało nasze centrum. No, dzisiaj mamy o godzinie 12 otworzenie... Będzie otwarcie punktu gastronomicznego. W imieniu tutaj, dzierżawcy, zapraszam na naleśniki mają być w różnej formie. Jeszcze sam jestem bardzo ciekawy. Nie jadłem dzisiaj śniadania, żeby tam móc, że tak powiem, się wykazać. Więc, jakby Państwo chcieli, to od godziny 12 rusza, rusza, rusza no, restauracja no, czy punkt gastronomiczny. To tylko powiedzieć, bo to też było pytanie na, na komisji, że. Centrum, ta restauracja została wyłoniona, wykonawca na zasadzie na zasadzie oferty i 3300 zł netto będzie właściciel płacił nam przez cały rok za dzierżawę miesięcznie. Płaci. Tak, mi, przepraszam, miesięcznie za od stycznia. Za ten rok. Tego tak? roku. Mhm. Chcę też powiedzieć, że EUWT również płaci nam miesięcznie 1000 zł za wynajem tego, tak, tak. tego pomieszczenia. To po 200 euro po przeliczeniu po kursie. Hmm. No tak, tak że około 1000 zł wychodzi. To tak mhm. Który to już jest rok działalności tej instytucji? Pani Agnieszka została zatrudniona bodajże w 2021 roku, w maju została, za, do, została zatrudniona, tak? Od, od tego momentu można powiedzieć, że mamy y, kierownika tej jednostki, tak? No, dokładnie, powiedzmy, że to jest półtora roku, dopiero, znaczy dopiero no się dopiero, zaczęliśmy prowadzić tam działania. Czy jeszcze jakieś pytania albo uwagi dotyczące tego sprawozdania? Nie widzę. Wobec tego stwierdzam, że hmm, sprawozdanie z działalności Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO w Mżakowa w w odniesieniu do zadań wykonanych w 2022 roku zostało przez Radę Miejską w Łęchnicy przyjęte. Piętnasty punkt porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2022 rok. Komisje zapoznały się z tym sprawozdaniem. Czy w podniesieniu do tego sprawozdania są jakieś zapytania, jakieś uwagi? Nie widzę. Wobec tego stwierdzam, że Rada Miejska w Łęknicy przyjęła sprawozdanie z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2022 rok. Punkt kolejny porządku obrad to informacja jednostek organizacyjnych gminy Łęknica dotycząca wykorzystania dodatkowych środków finansowych przyznanych przez Radę Miejską w roku ubiegłym. Komisje zapoznały się z tą informacją jeżeli chodzi o jednostki organizacyjne naszej gminy to w ciągu roku kalendarzowego ubiegłego oczywiście Rada Miejska przeznaczała dodatkowe środki do wykorzystania do Miejskiego Zakładu Komunalnego i do Zespołu Szkół Publicznych. Natomiast pozostałe jednostki takich środków dodatkowych nie otrzymały. Otrzymaliśmy informacje z tych jednostek szczegółowo opisujące na co te pieniądze zostały wydane. Czy w związku z tym ktoś z państwa ma jakieś zapytanie, uwagi? Nie widzę. Wobec tego stwierdzam, że Rada Miejska w Łęknicy przyjęła informację o jednostek organizacyjnych Gminy Łęknica e, dotyczącą wykorzystania dodatkowych środków finansowych przyznanych przez Radę Miejską w 2022 roku. Kolejny punkt porządku obrad. Informacja z realizacji programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży za 2022 rok. Rady Miejsk... Rada Miej... Komisje Rady Miejskiej zapoznały się z tą informacją dotyczącą no, w zasadzie przyznania stypendiów przez burmistrza Łęknicy, bo otrzymaliśmy taką informację, że w sumie 18, 15 uczniów otrzymało stypendium w kwocie 300 zł. Gdzie łączna kwota e, wyniosła 4500 zł. Czy ktoś w tym temacie chciałby z Państwa zabrać głos? To może ja mam z taką prośbą do Pana Burmistrza, że na, na, następnym razem jak będą stypendia przyznawane, że może w większym stopniu gratyfikować te osoby, które uzyskują tytuł laureata konkursu przedmiotowego, czy też awansują do finału wojewódzkiego i, i otrzymują tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego, bo to jednak te osoby wkładają no, zdecydowanie więcej chyba wysiłku w pracy, aby ten sukces osiągnąć i jest to jakieś no wyróżnienie, które tych uczniów nobilituje i ułatwia później wstęp do wybranych przed siebie placówek już ponadpodstawowych. Panie Romanie? No jeżeli można, my praktykujemy to właśnie w ten sposób, to jak tu pan przewodniczący mówił, że wszyscy laureaci, którzy już wychodzą poza obręb powiatu, powiedzmy, jeżeli startują w tych wojewódzkich, a już, a już ogólnokrajowych, staramy się tych młodych ludzi wyróżnić, bo oni jednak promują. Tu, przykładowo, tu, jeżeli by byli to uczniowie w naszej szkoły w to promują myśliciele, począwszy od powiatu, no, a jeszcze tym bardziej, jeżeli wygrywają i to im później ułatwia drogę do dalszej nauki. No, dość dużo tej młodzieży jest. No, przykładowo, wczoraj mi mieliśmy akurat też sesję i, i byli wyróżnieni trzech uczniów z Liceum Ekonomicznego. Zresztą to liceum ekonomiczne teraz, jak kiedyś przez te lata, jak panie powiecie zawsze bolesła, szkoła Prusa była najlepszą szkołą tu u nas. Tak na dzisiaj to jest ekonomik, do którego nawet mówię, już zaczynają być problemy z dostaniem się, bo, bo już tyle chętnych na jedno miejsce. Po 30 na jedno miejsce no, były, ten robił tak jak I, i mamy trzech. Wczoraj wyróżniliśmy ich dodatkowo jeszcze, bo zostali laureatami ogólnopolskiej, czyli w Warszawie zostali odznaczeni, dostali odznaczenie za właśnie wyniki. Także tak, należałoby to praktykować, nie? Że, że jednak tych uczniów, którzy wygrywają te olimpiady czy, czy konkursy, różne inne konkursy, konkursy poza tutaj naszym, naszym miejscem zamieszkania, należałoby ich wyróżnić. Bo no, jednak promują to miasto i. No bo starosta też przyznaje takie stypendia tak, tak tam, i uczelnica, która i... kończyła w tamtym roku tutaj szkołę podstawową w Łęknicy była laureatką konkursu przedmiotowego z języka angielskiego, też to stypendium starosty w tym roku otrzymała. Tak, mam jest. A w tym roku szkolnym dwie osoby, dwoje uczniów dwoje. ze szkoły podstawowej uzyskało awans do finału wojewódzkiego tak, konkursu przedmiotowego. To duże bo policzmy tylko ile tych szkół podstawowych jest w ogóle i, i jaka jest, no jest to. Warto tego, żeby to jednak promować. Także moja prośba do pana burmistrza, aby właśnie może więcej wyróżnić właśnie te osoby, które tego typu osiągnięcia mają. Czy jakieś jeszcze uwagi, zapytania dotyczące tego punktu? Nie, nie widzę. Wobec tego stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła informację z realizacji programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży za 2020 rok. Sprawy różne. W sprawach różne mamy tutaj pisma. Najpierw pismo od burmistrza, który przedstawia Radzie Miejskiej informację o podmiotach, na rzecz których nieletni mogą wykonywać prace społeczne oraz opinię Prezesa Sądu Rejonowego. Jest to taki wymóg, który się pojawił. Akurat więc burmistrz takie pismo skierował do Rady Miejskiej. W tym piśmie czytamy. Burmistrz Łęknicy zgodnie z artykułem 151 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne informuje, że podmiotami, w których mogą być wykonywane prace społeczne przez nieletnich na terenie gminy Łęknica będzie Miejski Ośrodek Kultury w Łęknicy, tutaj osobą Wyznaczoną przez podmiot i odpowiedzialną za, za organizowanie prac społecznych i kontrolowanie ich w przebiegu jest pani dyrektor. Miejskiego Ośrodka Kultury. Ilość nieletnich, które mogą wykonywać prace społeczne na terenie podmiotu to trzy osoby. I drugim takim podmiotem jest Zespół szkół Publicznych w Łęknicy, y gdzie osobą wyznaczoną przez podmiot i odpowiedzialną za organizowanie prac społecznych i kontrolowanie ich przebiegu na terenie podmiotu będzie też Pani Dyrektor. I ilość nieletnich, które mogą wykonywać prace społeczne to trzy osoby. Prace jakie mogą być wykonywane w wyżej wymienionych podmiotach przez nieletnich to m.in. sprzątanie, porządkowanie, pielęgnacja terenów zielonych i malowanie. Mają to być prace no, niezbyt usiążliwe, tak? Adekwatne do wieku, jeżeli takie decyzje zapadną w stosunku do osób, które muszą te prace wykonać. Kolejne pismo to pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwała nr 89 przez 2023, która wpłynęła w dniu wczorajszym. I kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza nieistotne naruszenie prawa w wyżej wymienionej uchwale, czyli uchwale dotyczącej um, zmian w uchwale budżetowej, którą podjęliśmy 3 marca tego roku. I to nieistotne naruszenie prawa polega na niepełnej podstawie prawnej, błędzie rachunkowym w paragrafie drugim uchwały polegającym na wskazaniu, że wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę 219 400 zł, a prawidłowa kwota to 227 200 zł, i błędzie rachunkowym w paragrafie szóstym niniejszej uchwały. Te tutaj błędy, które zostały wymienione w uchwale Rio zostały już przez panią skarbnik poprawione. W podpisie przewodniczący kolegium pan Ryszard Zajączkowski. To jeżeli chodzi o pisma, które wpłynęły do rady, czy ktoś w sprawach różnych chciałby z Państwa zabrać głos? Radny Krzysztof Dziurewicz, proszę. Chodzi <todgłosy> o. Decyzje sądu, jeśli chodzi o nasz plan rozbudowania przestrzennego, skargi na, na, e, na decyzję wojewodnej, który, który, który podważył ten dokument. Czy e, w związku z tym, że tego planu nie ma, inwestycje planowanych w inwestycje, czyli w i parkingu, przy parku, to są, to są zagrożone czy dodatkowe problemy? Jest... Ja mogę odpowiedzieć, tak. tak? Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o remont ulicy Dworcowej, modernizację, no to jest modernizacja, nie remont. Wydatek majątkowych nie ma zagrożenia, bo modernizujemy coś, co było drogą. Tam się nie, nie zmienił status. Jeżeli chodzi o, taka druga inwestycja była wymieniona? Parking. Parking, no parking nie może być robiony, ponieważ na, na tym miejscu gdzie jest planowany parking jest w tym momencie, jest teren zielony, więc parkingu nie może być, tego nie możemy, musimy jakby zawiesić całą, całą procedurę i trzecie było pytanie o, o, o, bloki, o bloki, bloki, pomimo tego, że jest inny zapis w planie zagospodarowania przestrzennego, ta procedura, bloki są budowane według spec ustawy, czyli inwestycja celu publicznego. Myśmy już przecież na ten temat głosowali, że inwestycja celu publicznego jakby jest ponad planem. Czyli to, że jest napisane w planie, że tam są tereny zielone czy inny zapis. I idąc tym tokiem, czyli robiąc to według inwestycji celu publicznego, jakby omijamy ten plan i robimy robimy te bloki. Dokumentacja projektowa jest w Starostwie Powiatowym. Pan tutaj członek rząd, pan Roman Mozukiewicz mówi, że powoli zbliża się. poniedziałek będzie gotowy. No tak ja bym jeszcze nie mówił, że to będzie na poniedziałek, ale powiedzmy, że już jest prawie praktycznie pozwolenie na budowę, jak tutaj powinno być wydane. Żeby to to wszystkie przedłużyło też to właśnie te, to. Bo to specustawą jest robione, w, tak? Żeby zmienić strukturę, żeby na, na tą spektrum, żeby, żeby można było rozpocząć tę inwestycję. Dlatego to się troszeczkę przedłużyło. Ale w poniedziałek najpóźniej w już do, do, do wykonawców i od od do zrobić. Bo jeśli kończy tak, ostatnie tak, czynności tak, tak, tak. Przy czym ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który żeśmy uchwalili, a został zaskarżony, to on obowiązuje do czasu wydania ostatecznej decyzji tak. przez Naczelny Sąd Administracyjny. No tak, no tak. Bo tam żeśmy składali, że przyjęliśmy uchwałę, aby, aby odwołanie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożyć. W <śmiech> sprawach różnych jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Miejskiej w Łęknicy. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do tego protokołu? Nie widzę, wobec tego proszę o zagłosowanie nad przyjęciem tego protokołu. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymuje. Proszę właściwy przycisk nacisnąć. Stwierdzam, że w głosowania protokół z 50. sesji Rady Miejskiej w Onglice został przyjęty jednogłośnie. Zanim zamkniemy obrady sesji, Wielkanoc się zbliża, święta tuż tuż, czas szybko leci, kwiecień też błyskawicznie minie. Wobec tego kwiecień świeciń mija, szybko, błyskawicznie to jak i marzec, to przypominam tylko o obowiązkach pewnych. Pity wysyłamy, oświadczenia majątkowe składamy. W związku z tym, że Wielkanoc się zbliża, pragnę z tego miejsca życzyć Państwu, tu wszystkim zebranym, Waszym rodzinom, tym, którzy oglądają, być może tą sesję akurat będą oglądali, mieszkańcom Łęknicy i ich gościom, jak najserdeczniejsze życzenia spędzenia tych świąt w gronie rodzinnym, że niech te święta będą pełne radości i optymizmu, bo to w narodzie jakby coraz mniej z różnych powodów, ale najważniejsze też, żeby zrobione dopisywało. Wszystkiego najlepszego. I w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 51. sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, dziękując wszystkim radnym i panu Dawidowi również, bo go nie przywitałem wcześniej, za udział w sesji. Panie Romanie. No jeszcze tak poza, poza programem, chciałbym też dołączyć się do życzeń świątecznych. Ale szanowni państwo chciałem no, mówię wyrazy mm. <głos> pełnego szacunku dla, dla całej rady. Bo powiem tak my wczoraj y, mieliśmy tylko trzy sprawozdania składane. Podobne, y, podobne zagadnienie jak, jak tu dzisiaj. Y, tu świadczy o tym że komisje pracują bardzo dobrze bo, bo mówię y, niektóre rzeczy się omawia na komisji tak dokładnie że już nie ma potrzeby y, żeby na sesji o nich dyskutować a wczorajsza sesja nasza była jak pan no, Prawie 30 lat jestem, pracuję w samorządzie i, i takiej sesji nie było jak ta wczorajsza, która trwała tak długo, na, przy każdym jednym sprawozdaniu i w ogóle to wszystko co było omawiane na komisjach zostało powtarzane, jest to tak robione, no, nie będę tu już mówić, bo to już tam raczej politycznie bym musiał mówić o tym. I, i czego nie powinno być. No, po to są komisje, po to się komisje spotykają. Jestem pełny uznania dla całej Rady za to, że, że to tak sprawnie przebiega i sprawy zostają omawiane na komisji, a nie powtarzane niepotrzebnie później na sesji. Przy każdym, przynajmniej przy każdym sprawozdaniu było półtora godziny albo dwie godziny. bałkowanie powiedzmy tak kolokwialnie tego samego. To już wszystko było przerobione na komisjach, uzgodnione nawet przegłosowane, a później następuje przewrót całkowity i, i yy, obradujemy nad czymś, co żeśmy już bo każdy yy, przykładowo w naszym przypadku jest także uczestniczy przynajmniej w dwóch komisjach, a, a nie i w trzech. Czyli trzykrotnie to samo było przerabiane i jeszcze na, na sesji i na komisjach było to po 3-4 godziny, a tu jeszcze, jeszcze to samo, także jestem pełny podziwu i jeszcze raz dołączam do życzeń świątecznych dla wszystkich, dla całych rodzin i ciepłych świątecznych domowych, rodzinnych świąt życzę. Dziękuję bardzo za słowa pochwały pod adresem radnych, ale sądzę, że to zasługa przewodniczących komisji. Tak prowadzą obrady komisji, aby podczas właśnie obrad komisji wszelkie niejasno, niejasności wyjaśnić. Być może w międzyczasie między posiedzeniem komisji a sesją coś jeszcze się pojawi, jakaś wątpliwość, ale to są Mówię jest, takie drobne, drobne sprawy, a tak, wszystko na komisji jest to objaśnione. Po to, to jest, po to się komisje tak, zbierają. Zupełnie to to jest dla mieszkańców, bo mieszkańcy często nie wiedzą o tym, że, tak, że takie na komisjach tyle, tak to było mówione, że już nie ma potrzeby, żeby to powielać ponownie, a tym bardziej, że w przypadku, tak jak powiatu, to tam jest na, na bieżąco telewizja i telewizja to na bieżąco transmituje, powiedzmy, i, i później takie różne... no. Mówiono, Niepotrzebne, niepotrzebne wychodzą, ale to tyle. Dziękuję. Dziękuję również. Wobec tego obrady 51. sesji uważam za zamknięte.